Witajcie w drugim odcinku na moim kanale z gry Ghost, e, Sniper Ghost Warrior 3. Jak pamiętacie ostatnio skończyliśmy na tym, że zostaliśmy zaatakowani przez jakiegoś typa garniturku, który celował do nas e, z rewolwera. bawił się z nami w ruską ruletkę. Porwali naszego brata i nagle znaleźliśmy się w Gruzji. Tak więc... Tak... Witam, witam. czego ci trzeba? Trochę dziwnie nas przeniosło, no ale dobra. A właśnie, musiałem też na rzecz sprawdzić. Wo. W tamtym odcinku, trochę musicie mi wybaczyć za to, że gra może być trochę za cicho. Mamy też do nią... A radio mogę włączyć? Ale radio chyba nie działa. Nie mamy światła. Dobra. Siu. Gwiazda polarna. Zgłoś się gwiazda. Tutaj whisky Fox Trocjera. Co? Frank? Jesteś na linii? Pilnuję, żebyś czasem nie nawiał. Ej. Wszystko cacy. Robię, co mi każą. Słuchaj. Przykro mi z powodu twojego brata. Dobra. Jak stoimy z misją? Aż sztab ci nie wyjaśnił? Tak. Wyjaśnił. Chcę, żebyś ty to powtórzył. Tak jest. Spory wzrost działalności separatystów w tej części Gruzji. Sytuacja niestabilna, sztab ma rację. Ci ludzie są lepiej wyszkoleni i mają lepszy sprzęt niż zazwyczaj w operacjach tego typu. Szykuje się coś większego. Na ich czele musi stać jakiś kozak. Silny, cwany i wszyscy boją się go tu jak jakiegoś rozgniewanego bóstwa. Więc musimy podpalić im trochę ognia pod dupą. Pokaż im jak wygląda prawdziwe oblicze boskiego gniewu. Cień i przerażenie. Tak jest. Szczegóły dotyczące misji znajdziesz na swoim laptopie. Pierwsza misja już czeka. To bezpieczna szyfrowana linia. Nie potrzebujemy starych kryptonimów. Ja, ja sobie z siebie robię człowieku. Bez odbioru. Cześć. Tak więc yy, nawiązaliśmy teraz kontakt z gościem, który był na początku gry, jeżeli pamiętacie, w helikopterze. I dostaliśmy się tu, ponieważ separatyści tu zaczęli działać. Więc na miejsce i musimy jechać dalej? A nie, teraz idziemy. Ładnie nie zaparkujemy. I wychodzimy z naszego pick-up'a. O, maszyna. O, teraz mamy inny karabinek. Nie mam pistoletu? A nie, mamy. O, też inny. Najpierka chyba tylko ta sama, nie? Też inna. Ale zobaczcie, nasi bohaterzy myślą, że on nie żyje. Jednak my śmierci nie widzieliśmy. Jego brata. Tak więc... Jest zawsze iskra nadziei, że jeszcze nasz brat, znaczy brat głównego bohatera, nie wącha kwiatków od spodu. No miałem tam się udać, ale tu mnie ciekawi co tu jest. A, tu jest po prostu wyjście. Jak coś to fajne miejsce strzeleckie. Dobra. Idziemy do głównej bazy, idziemy patrzeć na laptopie, co tam do nas napisali. Ciekawe, czy da się jakoś słuchać broń. I oczywiście, o. A to co? Dobra, nie wiem, to chyba jakaś strzelnica miała być, ale dobra. Ja oczywiście w tej grze nie będę szukał wszystkich znajdziek i nie chcę przejść to na 100%, bo... Kamera. Nie mogę też jej wyłączyć, no dobra. Damy łóżeczko. Zaraz tam pójdziemy, tylko się jeszcze porozglądamy, co tu jest. Jakieś kabelki, plany. Wanna, jakaś prysznic, o! O! Ale śmieszny! Śmieci, nie śmieci, no, taka zwykła paza, No i nawet słoneczko ładne mamy. Dobra. No, co, co tu mamy w tej skrzynce z bronią? A! Mamy po prostu edycję. Edytor broni. pani, o. I mamy też inne. O, ale mamy dużo tych broń. Trochę jest tych karabinków. Mamy oczywiście statystyki. Redukcja hałasu. No, sporo rzeczy. Mamy też karabinków. O! O! To mnie może interesować chyba najbardziej. A.K. Mamy też pistolety. Mamy noże. Jakieś krambit i inne. Mamy oczywiście drona. Którego możemy modyfikować. Z czasem mamy pancerze. Jakieś inne gadżety. Aha. I na przykład te gadżety kupujemy już sobie. Spoko. Ja myślę, że nie będę za bardzo używał gadżetów i w ogóle. Raczej tylko w konieczności. Wtedy, kiedy będę musiał. Mamy również pociski, ale to snajperki mamy tylko różnego typu. Chobiąca, wybuchowa, oznaczeniowa i PP. Dobra, czyli chyba musimy wejść w dziennik. Tu mamy samouczki. Krajówka to bezpieczne miejsce, w którym możesz odpoczywać, leczyć ranę i przygotowywać się na kolejną misję. Możesz uzupełniać amunicję i wyposażać się w gadżety dzięki yy, skrytce z bronią. Możesz też tworzyć nowe przedmioty przy warsztacie oraz wybierać nowe misje na laptopie. A mamy też biografię. I to całkiem sporo. Ciekawe, czy to są wszyscy, czy. Dobra. My jesteśmy. Żonym. Tak więc ja już nie będę czytał na głos. Eee. Możecie sobie zaczynać filmiki i przeczytać. Ja Wam wszystko pokażę. Tu mamy naszego brata. Robert został porwany przez nieznanych, nieznanych sprawców podczas tajnej misji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. W ciągu ostatnich tygodni, obserwując rozwój sytuacji na północnej Gruzji, CIA i BND i Mossad otrzymały informację, że widziano tam mężczyznę pasującego do jego opisu. Czyli jednak, jak mówiłem, jest ziarenko. Promek. Jest promek. Nadzieję, że żyje. O, ten pan na przykład wcześniej nas zaatakował. W moim jakże luksowym garniturze. Mamy Franka, czyli tego gościa na radiostacji. Mamy. Mila, Mile, Nord. Aha, to jest żona. I jednak ona zginęła. I mamy separatystów. Rosyjskojęzycznych. O. Na dalszy strzał w głowę, a tu mamy po prostu statystyki, to co nas ma obchodzi oraz mamy mapę. Mamy szybkie podróże. Posterunki droga. Coś podobnego do Far Crya trójki oraz ogółem Far Crya. Też y, do asesynów niektórych. Mamy jakieś istotne punkty. Ja myślę, że jeżeli chodzi o te punkty, to Powiedzmy, że jeżeli będzie tu jakiś punkt, a ja będę gdzieś tutaj kończył grę, czy przechodził do następnego aktu, nie będę specjalnie jechał po niego. Chociaż może zobaczę? Co jest strona? Modyfikuj. Oktowizor, podczerwień, wabienie. Aha, takie rzeczy. A i też mamy baterię. Tu musimy też... o i zaawansowany kamuflaż. To musimy też uważać na baterię. Czyli pewno możemy latać sobie na jakieś odległości, ale trzeba też pamiętać o baterii. Dobra. To chyba tyle. Mamy też warsztat. O, a to tu. A, to pewno jest ten laptopik. Poczekajcie, bo jeszcze mi przez chwilę. Nie, to chciałem. Wcześniej mi się pokazywało, że jeżeli przytrzymam. Yy lewego trigera to uderzy wręcz coś takiego, ale nie wiem czy to działa. Dobra, to użyjmy warsztatu. A, i w warsztacie możemy też sami wytwarzać broń. I myślę, że chyba z tego będę najbardziej korzystał, jeżeli chodzi o te takie podstawowe. Nawet keronaty możemy robić, apteczki inne, no i tyle. A, to też mamy też szybko przenoszenie się. To fajnie, że nie trzeba biegać z jednego do drugiego. Myślę, że sobie pociski... Hmm, zróbmy tak na razie dwa. Tylko To się robi tylko dwa pociski, czy zróbmy może jeden. I już, i odblokowaliśmy osiągnięcie. Praca fizyczna. Spoko. I teraz... Nie mam tego. Czekajcie. Bo chciałbym to wykwipować. Nie, to jest skupywanie. Ty, na no serio ja tylko jedno. Aha. To naprawdę to tylko jedno. A to dupa. To takie. Takie sobie bym powiedział. No ale dobra. Lepsze to niż nic. Musimy sobie włączyć. Możemy się przespać. A, no możemy coś sobie ustawić, do której chcemy. A niech będzie do 12. No dobra. Spaliśmy. I pewno teraz będzie laptop. Oczywiście, że tak. O! Było przez chwilę. Tylko nie wiem od czego to zależy. Aha. Wytrzymaj, bezatakować wręcz. się nie działa. Dobra. A i rzeczywiście, a wait. Yy... Oczywiście, mamy akty. I mamy aktów 4. Jeden dodatkowy. Czyli tu mieliśmy prolog. I teraz mamy akt pierwszy. Spadaj teren wokół stacji benzynowej. Poszukiwany listem gończy rosyjski handlarz Bronio Igor <coughs> Igor Zatiesiew Chyba tak to się czyta. Spotka się z Arsenem Kowackiem na miejscu stacji benzynowej. Zaczekaj na nich na wzgórzu. Wyeliminuj wy obu. To na pewno chcesz rozpocząć misję. Tak. Słuchaj, John. Pierwszy cel to Arsen Kowacz w hierarchii separatystów. Według wywiadu to brzytwa z Borżomi. Wyciął w pień całą wioskę, potem puścił ją z dymem. Zginęło 1500 osób. Mam 1500 gruzińskich lari. Jeden lari to ile? 40 centów? Może przybiję banknoty temu chujowi do klaty i napiszę na mordzie zapłata za Borżomi. No i wtedy będzie jasne, że jak ktoś zabija niewinnych cywilów, to dostaje konkretną wypłatę. Zrozumiałem. A drugi cel? A zapłatą za grzech jest śmierć. Dokładnie tak jak w Biblii. Wyrżnę na nim rozdział i wers. Nie wiemy dokładnie, kiedy zjawi się tam Zajcew. Więc, może przygotuj punkt obserwacyjny na pobliskim wzgórzu. Cień i przerażenie. Przyjąłem. Jeżeli miałem opcję, to chciałem skorzystać z tej rolki. A teraz udajemy się na jakieś miejsce obserwacyjne niedaleko. Na stacji benzynowej. I tak już wcześniej mówiłem. Nie będę dbał o te znaki zapytane. Ale skoro... A nie. Tędy przyjdę. Skoro jest jestem blisko. To możemy sprawdzić. Czemu nie? Zaraz tak. Tędy zajdę. Tylko, jak się schodzi na dół? Chyba nie to miała gra na myśli, ale no dobra. Tutaj mogę, mogę, mogę. A, tutaj już nie mogę. I co po prostu można szybciej schodzić. A teraz, co my tu mamy? Mamy jakąś skrzynkę, część elektroniczna. Mamy jakąś panią, yy, Przepraszam, pana. Pierwszy żyt wyglądał jak kobieta. I na pewno już nie żyje. O, ale mu został ślad na cycu. Myślałem, że będzie coś, nie wiem, jakieś e, informacja do przeczytania, czy bohaterowie się odezwą, ale chyba nie. Jakoś za bardzo się nie przejął nasz bohater tym biednym człowiekiem. No, ale sugerując po dialogu z... A, tutaj nie sprawdzę. jak on się nazywał. Z tym, co gada przez radio, to chyba nasz bohater nie należy do takich... dobrych typów, w sensie miłych typów. Kosi mnie pójść też po tamte. No ale dobra, już pojedziemy na to miejsce, gdzie mieliśmy jechać. Oho, jeleń. I słyszałem. Mhm. Dobra, jelenie są nieśmiertelne. Coś tam jest i sądzę po tym znaczniku nie jest ktoś, kto jak nas zauważy nie będzie krzyczał i strzelał, więc wolę uniknąć tamtego pana. Nie widzę go jak na razie. Chyba nie tutaj się wspija. A nie, mogę jednak tędy. Takie trochę dziwne jest ten zmysł, bo czasami działa na te miejsca do wspinaczki, a czasami nie. Dobra, czyli mamy miejsce obserwacyjne, aha. Czyli miejsca... Te specjalne. Ciekawe, czy wszystkie będą tak miały? Oho, nawet papierosy są. Dotarłem. Zajmij pozycję. Będę cię informować na bieżąco. Szkoda, że nie ma... Lurnetki. Masz trochę czasu przed przybyciem celu. Rozejrzyj się przez lunetę. Oho nato to nasza lornetka. wzroku. Przyjąłem. Rozejrzyj się i wstrzymaj ogień do czasu przybycia celu. Zrozumiałem. Ej, Nie mamy w ogóle przybliżenia. Mają moździerz. Są przygotowani na taki atak. Zbyt wielu strażników. Nie wychylaj się. O. To chciałem. Jest snajper obserwujący teren same dobrze wyszklone wysyny. może lepiej będzie go sprzątnąć zanim zrobi się tu gorąco. Twoja decyzja. Jeszcze helikopter leci. Chyba go mam. Wygląda jak kowak. Pasuje do opisu. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam. To kowacz. Mamy jeszcze helikopter. Pojazd celu Dobra, jak coś, możemy go od razu zdjąć. Tu mamy kolejnego. Z samochodu wychodzi jakiś twardziel. To Zajcew. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam tożsamość. Czekaj na dobry moment. Może zdejmiesz obu naraz. Możesz strzelać. Jasne. Czaj wiecie co? Ja bym zrobił najpierw snipera Dwóch. Idealnie. I teraz tak moździesz, moździesz, moździesz Kolejny pad. Jakbym mógł schować. Dobra. To nie są karabiny nakapiszone. Kurde. O, dobra. I jeszcze. Jeden. tam, mam Kurde, że ten jeden nie, nie chce się wychylić, no. Ale zobaczcie, od razu nas zauważyli. Trochę też... Szkoda, że mi się nie udało dwóch naraz zabić, tam gdzieś jest. Tam tam jest. Kurde, no nie znajme ich. Bo się wzięli i schowali za tymi kamekami. Tam jest jeden. Tam jest drugi. Dobra. Czyli przeciwnicy... Nie są najinteligentniejsi. Gdzie? I tamten... Przez chwilę wystawia łeb. O, o, o. Przepraszam na dobry moment. Kurde. Dobra, wiecie co jego zostawi sobie załatwimy. Kolejny hytrzodzik. O kurno, ale on ma dziury Joachiu! I tamtego wróku chciałbym załatwić, ale nie wiem czy mi się uda. Już cała amunicję Cała amunicja, ja cię chycę. I idę do niego. A, opuść obszar misji. No ale kurde. Z tamtych lud bym mógł wspierać. No dobra. Z tej chce pospieram. Nie jestem z siebie zadowolony. Szkoda, że nie udało mi się tamtych dwóch zabić naraz. Tylko nie wiem czemu, trafiłem jednego w łeb, a drugi nie dostał. O, złup. O. O, to mi właśnie chodziło. ma. Zdalno sniperska, strzały w głowę, najdalszy strzał. Czas 12 minut. To są chyba tylko takie statystyki tam. Potwierdzam dwóch zabitych. Sytuacja była... Nie... O, zdolności. Menu zdolności. Zawier trzy różne drzewka specjalizacji. Snajper, duch i wojownik. Używaj punktów zdolności, aby odblokowa odblokować nowe zdolności. Żeby otworzyć zakładkę zdolności, naciśnij i dokonaj wyboru, yy, używając myszy. No i tutaj punkty zdolności. No, to to. Się. Dobra robota z oko. Dzięki. Chyba zasługuję teraz na odrobinę swobody. Wywiad donosi, że widziano gdzieś tu Roberta. John. Przecież to mój brat. Odmawiam żołnierzu. Nie ma go teraz na naszej liście. Rozumiem. Zgadzasz się? Tak, zgadzam. Nie rozpraszaj się. Dość mamy problemów do rozwiązania. Zauważyliśmy duchy w kryjówce. Czujniki ruchu wykryły sygnał. Jak dużo? Trzech albo czterech. Zasadzka? Albo najazd. Możliwe, że kryjówka przepadła. Cholera. Mam tam mapy, dane wywiadowcze i pełno broni. Udaj się tam i pewnie się ciebie spodziewają. I dobrze. Nie boję się duchów. Bez odbioru. A, to poczekajcie. Szybka podróż. No spoko. Ale zaraz. O, najpierw stronności. Czy tak, mnie najpewniej będą obchodziły tylko te dwie? A ta trzecia? Średnio, bo nie... Myślę, że nie będę jakoś dużo używał karabina głośno nawalał, z nimi się tak zbierasz. 50% więcej łupu. Umiejętność widzenia w trybie zwiadowczym dźwięków takich jak kroki czy głosy wrogów. Okej, okay. echolokacja. Kamerzystom. Stożek wizji kamery przemysłowych jest widoczny w trybie zwiadowczy. Kieszonkowiec automatycznie zbiera złup z ciała wrogów zabitych w swarciu. Rozbrojenie, płamek, rozbrojenie pułapek wymaga mniej zasobów. O 25% mniejsze obrażenie od wybuchów. Ja myślę, że wezmę sobie zbieracza i kieszonkowca i tyle. Dobra. Tak, udajemy się teraz do bazy. No, spróbujmy szybko podróżu. Tak. Będzie kopelat. No, racja. To za to kurestwo w Afganistanie. Zrozumiałem. A może byś mi wreszcie wyjaśnił, co ja tu robię? Mam rozkaz zakłócić działania separatystów i zabić ich przywódców. I potrzebuję kogoś, kto zna ten teren. <głos> ja, ja sobie kurwa robisz? Wyraziłam się jasno. Nie będę już pracować dla twojego rządu. Tak, jasno, ale jest jeszcze coś. To Robert. Jest tutaj. Robert? A, Robert. Wezwałeś mnie tu, żebym szukała z tobą duchów? Wiesz, że jestem poszukiwana w Gruzji, tak? Posłuchaj. W ostatnich tygodniach CIA, BND i Mossad trafiły w północnej Gruzji na kogoś podobnego do Roberta. To wszystko? Jezu, John! Przyjąłeś to zadanie, bo myślisz, że on tutaj jest? To mój brat, Lidia. Rodzina. I co ja mam do tego? Znasz ten region lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteś świetnym żołnierzem. Wiem, że mogę ci ufać. To, co między nami zaszło w Afganistanie, było dawno temu. Nie wiem, czy to cokolwiek jeszcze dla ciebie znaczy, ale przepraszam. Zachowałem się jak, jak ja. Nie chciałem cię skrzywdzić. Ty beznadziejny, pojebany dupku. Dobra. Pomogę znaleźć tego twojego braciszka. Odświeżę kontakty. Dam im znać, że wróciłam. To co, widzimy się żołnierzu. No, kolejny dzień w raju. A Na szczęście tylko była... Nasza była. W sensie naszego bohatera. I tak dobrze poszło, bo dostaliśmy tylko po mordzie, a nie zostaliśmy rozstrzelani. Dobra, czyli... Pierwszą misję mamy ze sobą. I kurna, już minęło 33 minuty. I strasznie fajnie mi się nagrywa tokierkę. Ale też nie chcę robić zbyt długich odcinków, bo wiem, że nie będziecie chcieli tego oglądać. A też ja muszę przecież przejrzeć to, i w ogóle, i w ogóle, i mi się nie chce siedzieć godzinę nad odcinkiem jednym. Dlatego próbuję to w miarę nagrać. Git, żebym mógł już to wystawić e, postaci w postaci frakcji. I najpewniej nam się Lidia pojawiła, oczywiście. To możecie sobie poczytać. A ja Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć. A, i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I napiszcie, czy Wam się podobało.